Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, otwieram obrady 33 Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Sesja została zwołana w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragraf 18 ust. 3 Statutu Gminy Biesiekierz na wniosek Wójta Gminy Biesiekierz. Przechodzimy do punktu pierwszego: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Witam wszystkich przybyłych na posiedzenie Radnych. W imieniu Radnych witam Pana Wicewójta Tomasza Chołowatego, Panią Skarbnik Agnieszkę Podgórską, Panią Sekretarz Monikę Tarnowską oraz pozostałe osoby, które uczestniczą w tym posiedzeniu. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 15 Radnych w chwili otwarcia obrad sesji uczestniczy 13 Radnych, czyli sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i ważnych decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Radni nieobecni Eugenia Graiper i Jan Wypych. Przypominam Państwu radnym, że obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych, w związku z czym prosi się, by podczas wystąpień nie narazić się na zarzut ujawnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym. Artykuł 51 ustawy o ochronie danych osobowych. Przechodzimy do punktu drugiego. Jest to punkt przyjęcie porządku obrad. Informują, że porządek obrad 33 sesji Rady Gminy w Biesiekierzu wraz z zaproszeniem na sesję oraz projektami uchwał i innymi materiałami sesyjnymi został radnym przekazany w regulaminowym terminie. Proszę o uwagi, ewentualne propozycje zmian do porządku obrad. Nie widzę. W takim razie uważam, że porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt trzeci. Podjęcie uchwał w sprawie. Pierwsza uchwała jest w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiesiekierz na lata 2021-2030. Poproszę tutaj Panią Skarbnik o zabranie głosu i o powiedzenie nam kilka słów o projekcie tej uchwały. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, konieczna jest zmiana załącznika numer 3 do wieloletniej prognozy finansowej w związku z otrzymaniem przez gminę dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Aby rozpocząć procedurę przetargową należy wykazać w budżecie wkład własny gminy. Wprowadzamy to zadanie do załącznika numer 3 wprowadzając kwotę 450 tysięcy złotych. To jest jedyna zmiana, która, której dotyczy ta uchwała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do Pani Skarbnik? Proszę bardzo. Pan Krzysztof Krawczak. Do tak, proszę włączyć mikrofon Panie Krzysztofie. No, pytanie do, tutaj do Pana Wójta. Bo tu wszystko jest jasne z tym co Pani Skarbnik powiedziała. Natomiast czy jakieś terminy przybliżone znamy ogłoszenia przetargu, bo projekty wiemy, że są gotowe. Bardzo proszę o przybliżenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ta uchwała jest właśnie po to, żeby jak najszybciej ogłosić przetarg, ponieważ ukazała się jakby uwaga na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego, że aby ogłosić przetarg musimy faktycznie dysponować środkami już na etapie ogłoszenia postępowania zakupowego. Normalnie ogłaszalibyśmy już teraz, a warunkiem rozstrzygnięcia było posiadanie środków. Tutaj są małe zmiany, stąd właśnie wprowadzenie tej uchwały na sesji nad, nadzwyczajnej. Przygotowujemy ten przetarg, no w chwili obecnej osoba przygotowująca jest, jest, będzie w poniedziałek i myślę, że w ciągu najbliższego tygodnia, dwóch ogłosimy. Jeszcze jednym warunkiem jest posiadanie dokumentu elektronicznego w postaci promesy. <coughs> tej promesy jeszcze beneficjenci tego konkursu nie, nie otrzymali. A to jest podstawa, bo to jest promesa na 8 milionów 350 jakby tysięcy. Rozmawiałem wczoraj z panią dyrektor banku gospodarstwa krajowego. W przyszłym tygodniu te promesy powinny być do nas przesłane i jesteśmy gotowi, żeby ogłosić przetarg. Czyli myślę, że w przeciągu najbliższych tam dwóch tygodni. Dziękuję bardzo. Czy ewentualnie jeszcze jakieś pytania nie widzę. W takim razie poproszę Komisję Budżetową o opinię. Komisja Budżetowa opiniuje pozytywnie. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 13 radnych obecnych było za przyjęciem uchwały. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których, właś których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Biesiekierz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystańków. Tutaj poproszę o przedstawienie projektu tej uchwały przez Pana Kierownika Gminnych Służb Technicznych Jana Rodaka. Szanowni Radni, w związku z tym, że na terenie gminy prowadzimy dowóz dzieci transportem publicznym, no i są sytuacje takie, że dzieci są nie wszystkie uprawnione do przewozu, ale trasa, przez którą jedzie autobus, akurat obejmuje ten obszar. W związku z tym, że były takie sygnały od rodziców, żeby pozwolić tym dzieciom na, na korzystanie z tego transportu publicznego, no to wymaga jednocześnie wprowadzenia dodatkowych przestanków. W związku z tym jest ten projekt uchwały. Zwiększamy ilość przestanków między innymi w Kraśniku, w starych bielicach na ulicy Bałtyckiej, co pozwoli, że przewoźnik będzie mógł się zatrzymywać na tych przestankach, a rodzice będą mogli wykupować bilety dla tych dzieci. Czyli wychodzimy naprzeciw tutaj oczekiwaniom mieszkańców i stąd jest ten projekt uchwały, żebyśmy zwiększyli ilość przestanków z możliwością korzystania no, głównie dla dzieci. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tej uchwały? Proszę pan Krzysztof Krawczak. Znów ja. Czy ustalając te przystanki, tam część, większość z tych przystanków jest. Czy pan kierownik widzi potrzebę dołożenia wiat w którychś tam miejscach? Czy jest wszystko tak jak powinno być? Czy należałoby gdzieś tam te wiaty podokładać? Bo no to mówimy o dzieciach, tak? Pogoda taka jak dzisiaj, no gdzieś się te dzieciaczki mają schować. Powinny mieć możliwość się schowania. Przystanki, które żeśmy uwzględnili jako dodatkowe zostały uzgodnione z, ze Starostwem Powiatowym, z Wydziałem Komunikacji. Wstępne oczywiście taka jest to ustalenie. Dokładamy przystanki na ulicy Bałtyckiej. To są przystanki na żądanie. Na, na, tą, na tą chwilę nie będą zrobione zatoczki, jedynie będą wymalowane miejsca postojowe. Rozmawiamy o, o kilku... Kilkoro dzieci, tak. Jeżeli będzie taka potrzeba, że może się zwiększy, będziemy rozmawiać dalej. Na tą chwilę w ramach tej inwestycji, która jest prowadzona, uzgodniliśmy, że zostaną również sporządzone organizacje ruchu i postawione znaki, które pozwolą na zatrzymywanie się. Jeśli chodzi o Kraśnik, też jest rozmowa o dwójce, trójce dzieci tutaj z kolonii. Na tą chwilę nie przewidywałem dostawienia tych wiat ale nie mówię, że nie, w międzyczasie jeżeli taka sytuacja wyjdzie yy, będziemy to korygować. Dziękuję bardzo, proszę Pani Piekarska. Ja w kwestii tych przystanków w Gniazdowie tutaj przy yy, tych skrzynkach to będzie też tylko zatoczka, czy tam Pan przewiduje jakąś wiatę? Yy, w Gniazdowie tak. traktujemy, jest przystanek, yy, sto, stoi yy, że tak powiem wiata przystankowa i jest to przystanek traktowany jako przystanek dla wsiadających dla dzieci. Mówimy, mówimy o tym, o tym we, wiosce, we wiosce, nie, nie, Ale ma być przystanek również pani dyrektor wystąpiła tutaj. Mówimy o krzyżówce tak, tak, tak będzie tutaj też tak, tak. Rozumiem, jest, jest dopisane jak państwo zobaczycie w projekcie uchwały jest również to miejsce wskazane. <głos> mówimy o Starkach. Tak. tak, strona, strona druga, załącznika, strona druga w pozycji numer drogi 3525z i pozycja czwarta Starki. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą. Kto jest za, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy radni byli za przyjęciem uchwały. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Biesiekierz. Tutaj też poproszę pana Jana Rodaka o przedstawienie tego projektu. Jak państwo wiecie, bodajże trzy lata temu przyjęliście państwo uchwałę odnośnie pobierania opłat dla przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych. Ta uchwała mówiła o tym, że za każde zatrzymanie pobieramy 5 groszy. W związku z tym, że była nowelizacja ustawy i wymaga ona jakby niedyskryminowania przewoźników. O co chodzi? Jeżeli przewoźnik zatrzymuje się busem o liczbie miejsc na przykład 20, on ma mniejszą możliwość przewozu osób, tak? czyli tylko 20 miejsc. Jeżeli się zatrzymuje na przykład 50 miejsc, no to może przewieźć 50. Wobec czego, żeby zróżnicować między przewoźnikami wielkość pojazdu, z którego korzystają, wprowadziliśmy dwie stawki, proponujemy dwie stawki, schodzimy z tej stawki 5 groszy, w związku z tym że jednocześnie obserwujemy spadek chętnych przewoźników do zatrzymywania się, aczkolwiek muszę państwu powiedzieć, że w ciągu roku mamy zgłoszonych 181 699 zatrzymań na wszystkich przystankach na terenie gminy. Ale jest to niemniej jednak spadek i proponujemy dwie stawki. Jedną stawkę wyższą w wysokości 4 groszy dla przewoźników, którzy zatrzymują się pojazdem powyżej 30 o 33 miejsc w busie, a poniżej stawkę 2 grosze, no chcemy też jednocześnie jakby przychylić się do, do, do tej sytuacji takiej może mało korzystnej dla tych przewoźników, żeby zwiększyć możliwość przewozu, także bardzo proszę o przyjęcie projektu tego, tej uchwały. Dziękuję. Ja mam pytanie. Rozumiem, że tych szkolnych przejazdów to nie dotyczy? Nie, nie dotyczy. Nie, my mamy nie. tutaj bilety wykupione, więc nie. Tak. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytanie? Proszę, Pan Krzysztof Krawczak. Może gdzieś tam nie doczytałem, ale jaka to, jaki to rząd wielkości był wpływów tutaj za te zatrzymywanie się na trzech przystankach? Już, już przedstawiam. Do tej pory na tych stawkach, oczywiście to są kwoty szacunkowe, bo tak jak i w zeszłym roku i w tym roku pewni przewoźnicy wycofali swoje zezwolenia, więc mówiliśmy o kwocie około 9000 tysięcy złotych. Obecnie po, po zmianie szacujemy, że to będzie kwota 3634. Chcę tu powiedzieć, że są to pieniądze znaczone. My musimy celowo wydawać tylko na, na, na ten kierunek działalności. No możemy oczywiście więcej ze swojego budżetu, ale te pieniądze, które pobierzemy muszą być wydane tylko na przewóz publiczny. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w takim razie przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała numer 4 w sprawie apelu Rady Gminy Biesiekierz do premiera Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego podwyżek gazu. Poproszę tutaj o przedstawienie tej uchwały przez pana wicewójta Tomasza Hołowatego. Dziękuję. Szanowni Państwo. Uchwała jest, jest efektem podjętych w jest efektem wspólnych działań podjętych przez około 40 e, samorządów e, w odpowiedzi na e, drastyczny wzrost cen gazu, sięgający nawet e, 170% e, w porównaniu do e, cen, e, które obowiązywały jeszcze e, 2-3 miesiące e, temu. My sami, jako Urząd Gminy, otrzymaliśmy e, z Gengazu innymi pismo, które e, 20 września, e, które właśnie mówi, że od października będą nowe ceny. Podane są tu powody między innymi uwarunkowania pogodowe, między innymi wzrost popytu na gaz w regionie Azji i Pacyfiku, oddziaływanie na cen gazu ziemnego prac remontowych, które są prowadzone w Norwegii, Wielkiej Brytanii i Właściwie, właściwie nie dostaliśmy konkretnej odpowiedzi, stąd na zaproszenie wójta Tarnowa Podgórnego. W grupie, tak jak mówiłem wcześniej, około 40 samorządowców wzięliśmy udział w, w spotkaniu, podczas którego zawiązał się e, taki ogólnopolski komitet gmin e, pokrzywdzonych przez drastyczny wzrost cen gazu. E, I e, wspólnie komitet ten podjął szereg działań. Zaczęły się one od wystosowania jakby, pism, z głosem sprzeciwu. Wysłane te pisma zostały między innymi do Urzędu Regulacji Energetyki, do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, do Ministra Klimatu i Środowiska, również do Ministra Skarbu, no i także do Premiera. Kolejnym z takich działań jest podjęcie uchwał, według wzoru, który mamy tutaj dzisiaj na naszej sesji. Te uchwały trafią bezpośrednio do Pana Premiera, no, pokazując skalę skalę tego oddziaływania negatywnego. Również samorządowcy przywieźli na to spotkanie listy z podpisami ponad 20 tysięcy mieszkańców, sprzeciwiające się takiemu wzrostowi cen. Żeby nie być gołosłownym, Szanowni Państwo, my jako urząd również w trzech świetlicach korzystamy z gazu dostarczanego przez spółkę Gengaz. Jak do tej pory mieliśmy średnie miesięczne, średnie miesięczne koszty na poziomie 300 do 700 zł. 343 zł, 506 zł, 749 zł, w zależności od miesięcy. Tak teraz w październiku otrzymaliśmy prognozę. E, prognozę i właściwie ta prognozowana cena już jest fakturowana. Że te, te ceny rosną do na przykład 1239 zł, 1635 1536 zł, w zależności od miesiąca. To są prognozy. Proszę zobaczyć jaki to jest skok. Więc my walczymy o pomniejszenie tej ceny, przede wszystkim dla naszych mieszkańców. Są gminy, które bardzo mocno, zresztą my także, zaangażowały się w program Czyste Powietrze, my też mamy punkt konsultacyjny, namawiamy naszych mieszkańców do wymiany, na wymianę pieców z, z tych kopciuchów na gazowe i e, są tacy mieszkańcy w, w gminach, które były na spotkaniu, gdzie przychodzili do wójtów, wrzucali tymi umowami i powiedzieli wójcie, to wójt mnie namówił na to, żebym wymienił piec e, na gazowy, a teraz ja mam płacić trzy razy więcej za gaz. Więc e, dlatego, e, dlatego w takiej grupie e, podjęliśmy działania, w grupie siła już wiemy, że już wiemy, że m, tą sytuacją zajmują się odpowiednie instytucje, e, w tym Urząd Regulacji Energetyki, czy nawet ABW bo mamy tutaj już takie doniesienia, że poszczególne samorządy składają, idą jeszcze dalej, składają bezpośrednie doniesienia do instytucji takich jak KBW, no bo to jest zaburzenie działalności samorządu. Mamy tutaj przykład Częstochowy, który pokazuje, że cena, cena za zakup paliwa gazowego na ogrzewanie z 3 milionów szacowanych rośnie na 7 milionów i tak, dalej, i tak dalej. Problem nie jest taki prosty, ponieważ na spotkaniu Prezes Zarządu Gengazu, który był obecny, przez dwie godziny właściwie nie udzielił ani jednej konkretnej informacji, tłumacząc, że 95% ceny jest to cena zakupu paliwa gazowego czy gazu, konkretnie co więcej od hurtu, dostawcy hurtowego jakim jest PGNIK. Więc rzeczywiście mamy tutaj też taką sytuację, która jest podobno prawnie, prawnie niedopuszczalna, bo PGNik jako, jako monopolista sprzedaje klientom detalicznym gaz po starej cenie, tam około 11 groszy za kilowatogodzinę, podniósł te ceny o niecałe 8%, podczas gdy odbiorcom hurtowym, takim jak właśnie Gengas czy jeszcze inne firmy, podniósł ceny znacznie wyżej. W związku z tym ci mali sprzedawcy nie mają tutaj możliwości działania po kosztach. To jest, to jest tak zwane subsydiowanie skrośne i to jest podobno nie, nielegalne, dlatego muszą się tym zająć w albo ustawodawca zmieniając przepisy, albo odpowiednie, albo odpowiednie służby. Tak czy inaczej w efekcie już od października nasi mieszkańcy i mieszkańcy około 60 gmin w całej Polsce otrzymują naprawdę dwu i trzykrotnie wyższe rachunki za paliwo gazowe. Stąd taka akcja i stąd prośba o podjęcie tej uchwały będzie ona kroplą w, w Morzu innych działań podejmowanych, no ale mamy nadzieję, że w grupie siła i będziemy zwycięzcami w tym pojedynku, zmniejszając trochę koszty mieszkańców naszej gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana wicewójta w tej sprawie? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję, dziękuję Państwu za podjęte uchwały dzisiaj. Chciałabym jeszcze tylko przedstawić Państwu zarządzenie Pana Wójta nr 274 przez 21 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania kary ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych. Paragraf pierwszy Wójt Gminy Biesiekierz wyznacza na rok 2022 podmiot obowiązany do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej. Nazwa i adres podmiotu gminne, służby techniczne i komunalne w Biesiekierzu, miejsce pracy, teren gminy Biesiekierz, rodzaj pracy, prace remontowo-porządkowe na terenie gminy, dane osoby odpowiedzialnej za organizowanie i kontrolowanie pracy Jan Rodak, kierownik Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych w Biesiekierzu. Odpis niniejszego zarządzenia przekazuje się Prezesowi Sądu Rejonowego w Koszalinie w terminie do dnia 8 listopada 2021 roku oraz wraz z opinią Prezesa Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 8 października 2021 przedstawia się Radzie Gminy w Biesiekierzu w terminie do dnia 8 listopada. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych w Biesiekierzu. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję Państwu bardzo, to na dzisiejszej sesji to, to tyle. Myślę, że więcej innych, chyba że Państwo macie jeszcze jakieś pytania, ale to sesja nadzwyczajna, więc to Myślę, że wyczerpaliśmy porządek obrad. Przechodzimy do punktu czwartego. Jest to zakończenie obrad 33. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Stwierdzam, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłaszam zakończenie obrad 33. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Dziękuję Państwu bardzo.